Poprzednio mówiliśmy o inflacji i indeksie CPI. Teraz przedstawię dane i wskażę kilka ciekawych kwestii. Oto tabela z comiesięcznego komunikatu prasowego Bureau of Labor Statistics, Urzędu Statystyki Pracy. Tabela A zawiera wszystko, co najważniejsze. Są tu zmiany CPI dla wszystkich konsumentów miejskich. Wskaźnik cpi -U. Statystyki sporządza się także dla innych konsumentów. Ale przytaczany CPI dotyczy tych miejskich. To średnia z miast USA. Szczegóły są znacznie ciekawsze niż to, co słyszymy w wiadomościach. Mówią na przykład, CPI zmienił się o pół procent. Chcę podkreślić coś ważnego, co dotyczy CPI i wszystkich statystyk rządowych, a właściwie każdego raportu z każdej firmy. Koniecznie trzeba sprawdzić, czy podają zmiany kolejne, czy zmiany w ujęciu rok do roku. Przykład, mogą wydać komunikat prasowy. Tak jak ten? I czytacie nagłówek w gazecie, albo słyszycie w telewizji: W czerwcu 2011 roku inflacja dla całego koszyka dóbr spadła o 0,2%. Powiecie wtedy: Nie ma inflacji, ceny spadają, jest nawet niewielka deflacja. Miejmy jednak na uwadze, że jest korekta z tytułu wahań sezonowych z maja i czerwca. Z korektą z tytułu wahań sezonowych oznacza, że wtedy konsumenci zużywają inną ilość prądu czy paliwa. Statystycy uwzględniają to, porównując ceny koszyka dóbr z maja i czerwca. Stąd mowa o sezonowości. Spójrzcie, ceny w czerwcu spadły, według korekty sezonowej, ale w ujęciu rok do roku widzimy ich wzrost. Porównując czerwiec 2011 z czerwcem 2010, zobaczymy wzrost o 3,6%. W ujęciu miesięcznym ceny są zmienne. Są wahania sezonowe i inne, krótkoterminowe czynniki. Ujęcie rok do roku lepiej wskazuje, co dzieje się z inflacją. Niektórzy śledzą zmiany miesięczne, gdyż widać, co się właśnie teraz dzieje. Często podają inflację dla wszystkiego, po czym odejmują żywność i energię. To dotyczy wszystkiego, prócz żywności i energii. Żywność i energia są ważne w koszyku, ale mają zmienne ceny. Zobaczycie to już tutaj. W ujęciu rok do roku wzrost cen energii jest dwucyfrowy. Ogółem energia zdrożała o 20%, a samo paliwo o 35,6%. Przynajmniej w tym raporcie, bo niedawno ceny spadły. W ujęciu rok do roku zmiana jest wielka. To ważny czynnik powodujący inflację w wysokości 3,6%. Jeśli wyłączymy żywność i energię i porównamy ceny dla reszty koszyka, okaże się, że inflacja wzrosła tylko o 1,6%. Co ciekawe, można tu zobaczyć, w których gałęziach gospodarki, a raczej które dobra i usługi podrożały, a które staniały. Używane auta osobowe i ciężarowe zdrożały o 5,1%. Duży wzrost za używane dobra.